Kamieniczka na rogu na skrzyżowaniu ulicy Czerwonej. Milionowej Piotrkowskiej. Nie idę już dalej. Chociaż tam coś ciekawego też jest. Numer 278 Piotrkowska. Sierpień 2014 roku.